Witaj! Dziś dowiesz się jak skorzystać z bezpłatnego 14-dniowego okresu próbnego wirtualnej centrali w telefonii Telecube. Zobaczysz jak się zarejestrować, w jaki sposób poruszać się po panelu klienta oraz gdzie dodać numery telefonu i centralę telefoniczną. Zatem zaczynamy! Wejdź na www.telecube.pl i kliknij w zakładkę usługi, a następnie wirtualna centrala. Na wybranej stronie dowiesz się czym jest wirtualna centrala, jakie ma funkcje i co dzięki niej możesz zyskać. Przeglądając sekcję oferta sprawdzisz zawartość pakietów proponowanych przez Telecube i będziesz mógł wybrać jeden z nich do przetestowania go w swojej firmie. Daję Ci zatem teraz czas abyś na spokojnie zapoznał się z ofertą, a gdy coś będzie dla Ciebie niejasne zadzwoń do nas lub napisz na czacie. Oczywiście chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Widzę, że podjąłeś już decyzję, który pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni. Bardzo mnie to cieszy. Czas zatem na rozpoczęcie testów. Najedź na Wypróbuj za darmo pod pakietem, który wybrałeś i wypełnij formularz. Na początek wybierz prefiks i wprowadź numer NIP lub europejski numer VAT. Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana poza Unią Europejską, z listy prefiksów wybierz myślniki znajdujące się na samej górze rozwijanej listy. Po wpisaniu numeru przejdź do kolejnego etapu klikając Dalej. W wyświetlonym pop przepisz kod z obrazka i kliknij Potwierdź. Po przejściu do następnej strony uzupełnij wymagane pola. Zacznij od wprowadzenia pełnej nazwy firmy, adresu, miasta i kodu pocztowego. Jeżeli siedziba Twojej firmy znajduje się poza granicami Polski, podaj odpowiedni kraj. Następnie dodaj dokument potwierdzający rejestrację firmy. W tym celu kliknij Wybierz plik i załącz odpowiedni dokument. W kolejnym kroku uzupełnij sekcję Dane kontaktowe. Podaj imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu oraz adres mailowy. Jeśli posiadasz kod rabatowy, Zaznacz okienko Chcę skorzystać z promocji Telecube i wprowadź kod w polu poniżej. Następnie przejdź do formalności. Zapoznaj się z regulaminami i wyraź określone zgody. W tym celu zaznacz okienka przy wszystkich zgodach obowiązkowych oraz opcjonalnie przy dobrowolnych. W przypadku zgód dobrowolnych, jeśli ich nie zaznaczysz, mogą Cię ominąć interesujące powiadomienia o promocjach, jak również nowych funkcjach czy usługach oferowanych przez Telecube. Formularz jest już wypełniony. Kliknij zatem Utwórz konto. Oczekuj teraz na kontakt z naszym konsultantem w celu weryfikacji rejestracji. Następnie odbierz na poczcie mailowej wiadomość aktywacyjną i kliknij w zamieszczony w niej link aktywacyjny. Po aktywacji konta zaloguj się do panelu klienta Telecube. Login i hasło znajdziesz w mailu aktywacyjnym. Przejdźmy teraz po kolei przez zakładki znajdujące się na panelu i prześledźmy wybrane sekcje. W pierwszej z nich, Konto i finanse, znajdziesz m.in. dane firmy oraz użytkowników usługi, jak również szczegółowe zestawienie połączeń wraz z zarejestrowanymi rozmowami, jeśli masz wykupioną usługę nagrywania rozmów. Możesz tu także zasilić swoje konto Telecube oraz sprawdzić, jakie usługi, oferty masz uruchomione. Jeśli zachodzi taka konieczność, Zmodyfikować je. W zakładce Wirtualna Centrala możesz dodawać oraz zarządzać numerami stacjonarnymi i komórkowymi, wchodząc w numery telefonu. Numery wewnętrzne uruchomisz przy użyciu konta SIP wewnętrzne, a w sekcji Moje numery zewnętrzne dodasz numery spoza sieci Telecube, na które możesz na przykład przekierowywać połączenia. W sekcji Moje centralki uruchomisz lub dokonasz edycji swojej centralki telefonicznej, projektując jej schemat za pomocą intuicyjnego narzędzia graficznego wykorzystującego metodę Chwyć i upuść. Statystyki z kolejek udostępnią Ci wiele przydatnych raportów dotyczących połączeń realizowanych w kolejkach. W sekcji Książka telefoniczna możesz utworzyć spisy numerów stanowiące np. białą lub czarną listę a przy użyciu telekonferencji założysz wirtualny pokój do prowadzenia grupowych rozmów telefonicznych. Przy użyciu kolejnych dwóch zakładek, to jest bramka SMS oraz wirtualny faks, będziesz mógł odpowiednio wysyłać i odbierać SMS-y oraz dokumenty faksowe. Ostatnia z zakładek, Telecube Pro, kryje w sobie m.in. SMS po rozmowie oraz ringi widget Callback. To już wszystko w tym filmie. Więcej na temat poszczególnych funkcji bądź usług dowiesz się z naszych pozostałych filmów, do których obejrzenia serdecznie zachęcam. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.